Witam państwa serdecznie 1 grudnia 2022 roku na no, tutaj jeszcze raz przepraszam. Na dole, na dole, na dole. Witam państwa serdecznie w dniu 1 grudnia 2022 roku na 64 uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Przede wszystkim witam serdecznie Brać górniczą Witam serdecznie naszych zacnych gości, Pana Starostę. W imieniu Pani Zofii Czerno witam Panią Dyrektor Biura Poselskiego. Witam wszystkich Radnych, Panią Burmistrz, witam przedstawicieli prasy. Witam serdecznie wszystkich gości. Szanowni Państwo, w celu otwarcia 64. uroczystej sesji proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 64. sesję, uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, na początek przegłosujemy jak zwykle um, możliwość odbycia sesji w trybie zdalnym. W związku z tym jeszcze raz proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak. stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach zatwierdziła wniosek o możliwość zdalnego przeprowadzenia uroczystej sesji w trybie zdalnym. W związku z tym zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad. I tak, w punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim upamiętnienie kowarskich górników, w punkcie czwartym zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Coś, jakieś alerty się pojawiają? Jest. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Szanowni Państwo, w związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszego porządku obrad. Szanowni Państwo, jest to uroczysta sesja Rady Miejskiej w celu upamiętnienia naszej braci górniczej i tradycji związanych z górnictwem naszego miasta. Pomyślałem sobie, że bo i tak musiałem korzystać z materiałów źródłowych, żeby, żeby Państwu zaprezentować taki krótki historyczny rys tych naszych górniczych tradycji kowarskich i myślę, że doskonałym materiałem jest ten, który ukazał się ostatnio w wydawnictwie, w pierwszym wydawnictwie Skrajny Ducha Gór, w artykule, w artykule pod tytułem Tajemnicy, "Tajemnice kowarskiego uranu". No jest to takie kompendium wiedzy na temat naszych tradycji górniczych, począwszy od od wydobycia ród żelaza w Kowarach, a skończywszy na, na wydobyciu uranu. I pomyślałem sobie, że przytoczę Państwu takie najważniejsze fragmenty tego artykułu. Zachęcam do zapoznania się z nim w całości. Przepraszam, ale mam dzisiaj problemy po wczorajszym meczu z głosem, co nic nie, nie pomogło oczywiście, no, ale jakoś tam wyszliśmy z, z grupy. I myślę, że, I myślę, że to będzie, jak sami Państwo zauważycie, obrazowało w sposób takim moim zdaniem pełny to, co na przestrzeni lat w naszym mieście się działo. Nie mieliśmy czym oddychać, a musieliśmy tam wejść piersi, bo zawsze po odstrzale pierwszy wchodzi ślusarz i elektryk. Naszym zdaniem, zadaniem było oświetlić to miejsce. Było pełno gryzącego dymu i kurzu. Do wentylacji montowaliśmy lutociąg. To taka rura do tłoczenia powietrza albo wyciągania pyłów i dymów kopalnianych. Dopiero po strzelaniu, jak weszli górnicy i zaczęli wiercić w urobionym już urobku, to dało się w miarę oddychać, bo zaczął działać lutociąg. A my, jak wychodziliśmy z tego przodka, to czuliśmy ból w płucach i kaszeliśmy. Nie mieliśmy żadnych masek ani ubrań ochronnych. Na początku to w ogóle niczego nie było. Górnicy wiertarkami wiercili w ba z barku. Wiercili w uranie i w skale. Na oko, na oko nie szło rozróżnić, co było skałą, a co rudą uranu. Wtedy paliło się najwięcej pyliło się najwięcej i na górników leciało non-stop. Wspomina pracę na przodku górniczym jeden z górników kowarskich kopalń. Wszystko zaczęło się jeszcze w 1926 roku, podczas pogłębiania szybu kopalni Bergfreiheit w Kowarach, gdzie niemieccy górnicy odkryli rudę uranu. W tamtych czasach nie posiadała na praktycznie żadnej wartości, dlatego początkowo wywożono ją... Wraz ze skałą płonną na hałdy. Dopiero w latach 1936-1939 sprzedano ją zakładom badawczym w Oranienburgu oraz zakładom Stahlwerk Mark AG w Hamburgu. W kwietniu 1945 roku przed wkroczeniem armii radzieckiej do Berlina, Ósma Armia Powietrzna Stanów Zjednoczonych dokonała nalotu dywanowego, niszcząc zakłady Aurela. Rzucano na nią 1500 ton bomb. To miało opóźnić Rosjanom pracę nad projektem atomowym. Nie przeszkodziło to jednak, aby w 1945 roku przeszukać zniszczony zakład. Rosjanie znaleźli w nim kilkadziesiąt kilogramów wzbogaconego metodą dyfuzyjną uranu U-235 oraz dokumentację miejsc, z którego pochodził. Wszystko wskazywało na kopalnię Bergfreiheit w mieście Schmideberg na Dolnym Śląsku oraz kopalnie Adler w pobliskim Kupferberg, czyli w Miedziance. U wojny w 1945 roku Niemcy zdążyli całkowicie zalać kowarską kopalnię wodą. Planowali również wysadzić instalację naziemną. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej ocalałe maszyny zostały zdemontowane, a kopalnia przekazana stronie polskiej. Polacy szybko odbudowali kopalnię. Już w 1945 roku wydobyto z niej 200 ton rudy żelaza. Rok później kopalnie odwodniono do poziomu 475 metra. Przy okazji znajdującej, znajdującą rudę uranu. Ja może, e, słyszycie Państwo pogłos, bo to są goście z Niemiec. Pani tłumaczy z, polskie, z polskiego na niemiecki, tak żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest rozmowa, no no, to nie jest rozmowa w sensie, że ktoś sobie dyskutuje, tylko pani tłumaczy, co pan Maciej nam po polsku mówi. To tak ja z przyjemnością się... później opowiem, bo trochę znam niemiecki, niemiecki. także pan, pan opowie. Okay. Okay. dziękuję bardzo. Rok później kopalnie odwodniono do poziomu 475 metra, przy okazji znajdując rudę uranu. Informacja, informacje te trafiły do Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a następnie do GPU i oficjalnie do to Państwowy Zarząd Polityczny przy Ludowym Komisaracie Spraw Wewnętrznych Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej Repubi, Republiki Radzieckiej. W wyniku tego w 1946 roku wydano rozporządzenie o wysłaniu do Polski 40 inżynierów Radzieckich z Wydziału Atomistyki Uniwersytetu imienia Kurczatowa w Moskwie. 8 marca 1947 roku Wawrienty Iberia przedstawił Stalinowi propozycję utworzenia przedsiębiorstwa, które mogłoby się zająć wydobyciem i poszukiwaniem rudy uranu na terenie Polski. Zarząd miał się składać z radzieckich ekspertów, także stanowiska dyrektorskie, kierownicze, techniczne i geologiczne zajmować mieli Rosjanie. Stalin zaakceptował projekt 19 marca 1947 roku. Negocjacje z Polakami trwały kilka miesięcy. 8 sierpnia 1947 roku ostatecznie przedstawiono projekt porozumienia Stalinowi. Umowa z Polską miała być zawarta na okres 10 lat z możliwością zmian na 5 lat podpisaną ją 15 września 1947 roku. Ruda uranu w całości miała być dostarczana do Związku Radzieckiego. Cenę sprzedaży ustalono po kosztach wydobycia plus gwarantowana 10% premii. Wyposażenie kopalni pokrywał Związek Radziecki, a po wygaśnięciu umowy miało ono pozostać w rękach polskich. Zakłady przemysłowe R1, skrót od rejon 1, w Kowarach miały własny posterunek Urzędu Bezpieczeństwa, współpracujący z placówką KGB, własny komitet PZPR, aby nazwiska i liczby członków padarki nie trafiły poza teren zakładu. Nawet własną przychodnię przez okładową i szpital, aby nikt nie poznał przyczyn chorób i zgonów tutejszych górników. Tuż po wojnie wszystkie kierownicze stanowiska do Sztygara włącznie zajmowali Rosjanie, jednak dyrektorem zakładu był zawsze Polak. Produkcja objęta była ścisłą tajemnicą. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń na wartowni w miejsce kart pracy wkładano zawiadomienie, aby w ciągu 24 godzin opuścić miasto szczegółowo kontrolowanych robotników przy końcu każdej zmiany. Praca w kopalniach utajniana była do tego stopnia, że górnicy pracujący w kopalniach w Miedziance na paskach do wypłaty mieli wpisane miejsce zatrudnienia papiernia w Janowicach. Większość górników pracujących w kopalni Uranu podejmowała pracę z własnej nieprzymuszonej woli. Byli to ochotnicy przyjeżdżający licznie z Górnego Śląska i Zagłębia Częstochowskiego oraz młodzież ze służby Polsce. Przyciągała ich wizja dużych zarobków, często o kilka razy wyższe niż inne kopalnie i fabryki. W połowie lat 50. płace na poziomie 10, a nawet 20 tysięcy złotych nie były niczym szczególnym. W początkowym okresie działalności, rok 1948 do 56, w polskich kopalniach uranu panowały tragiczne warunki pracy. Kierujący nimi Rosjanie zachowywali się jak drapieżni kapitaliści. Koszty eksploatacji ograniczali do minimum. Nie dbano o bezpieczeństwo, ani zdrowie i życie ludzi. Nie prowadzono nawet kontroli skażenia. Liczył się tylko uran. Pracowano na trzy zmiany, również w niedzielę i święta, a nawet w Boże Narodzenie. Jednym z największych zagrożeń dla górników był promieniotwórczy radon, który nieustannie przenikał ze skał do wyrobisk kopalnianych. Gaz ten gromadził się szczególnie w ślepych odgałęźnikach wyrobisk. Źródłem radonu były również wody kopalniane. Gubiące było to, że radon jest gazem bezwonnym i bez smaku. Życie poza kopalniami kwitło, za to życie w centrum Kowar i powyżej zabytkowej Starówki na osiedlu górniczym, gdzie mieszka mieszkania dostawali przodownicy pracy, zasłużeni i dygnitarze. Oprócz budynków mieszkalnych zbudowano dom kultury przed wejściem, którego ustawiono na granitowych postumentach figury dwóch górników z piaskowca, dzierżących w rękach górnicze wiertarki. Zbudowano szkołę, która funkcjonuje do dziś, żłobek, hotel robotniczy i basen. Były sklepy, place zabaw, boiska i zielone skwery. Z kolorowymi ławkami. Wszystko utworzone w nowoczesny, jak na, czas, na, na tamte czasy, socjorealistyczny styl. Po drugiej stronie kowar, w dzielnicy Wojków, wybudowano osiedle dla inżynierów radzieckich. Tam też pola, polscy górnicy chodzili na zakupy. Sklepy dla Rosjan były lepiej wyposażone. Z Rosjanami można było się dogadać i zdobyć to, czego brakowało w polskich sklepach. U Rosjan było przede wszystkim taniej. Można było kupić kompot wiśniowy w słoiku, który był towarem deficytowym. W polskich sklepach sam słoik sprzedawano za 5 zł, u Rosjan z kompotem kosztował złotówkę. Nie tylko dla słoików warto było się z nimi dogadać, ale również dla innych towarów, których było więcej. Nawet z jeleniej góry potrafiły przyjeżdżać do Kowar, Mieszkańcy przyjeżdżali do Kowar po pomarańcze. Opowiadań z mieszkańców Kowar. W latach 1948 do 1973 do czasu likwidacji zakładów przemysłowych R-1 z Polski do Związku Radzieckiego wywieziono około 720 ton czystego uranu. Nie wiadomo jaką część przeznaczono do wykorzystania w celach militarnych. Według umowy z 1947 roku w ponad 85% eksploatowano złoża o wartości rudy o 0,2%. Niemal 95% wydobytego surowca pochodziło z pięciu obszarów na Dolnym Śląsku z kopalni Wolność i Podgórze w Kowarach, kopalni w Miedziance i w Radoniowie, niedaleko Gryfowa Śląskiego oraz Lubania, a także kopalni kopaliny w okolicach Kłodzka. Trudno jednoznacznie określić, ilu górników zmarło w wyniku pracy w kopalni rudy Uranu. Dokumenty odtajniono na początku lat 90. Dopiero wówczas żyjący jeszcze górnicy mogli starać się o odszkodowania w wyniku utraty zdrowia. Choć i tak nie każdemu się to udało. Sprawy dotyczące odszkodowań dużo wcześniej miały swój finał na ławach sądowych, ale do dnia dzisiejszego nielicznym udało się uzyskać odszkodowania za pracę w kopalniach Uranu. Liczba zatrudnionych pracowników ogółem, górników i pracowników administracyjnych w latach 50. to z racji tego, że nie istnieją już dokumenty źródłowe, między 5 a 6 tysięcy pracowników, Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Proszę o. Upamiętnieniem mi tą ciszy wszystkich pracowników kombinatu R1, którzy stracili tam zdrowie i życie. Ich habe versprochen, dass ich äh, sag noch etwas äh, auf die deutsche Sprache äh, sage, speziell für unsere Gäste. Äh, ich sage es äh, ein paar Worte, nicht so lange, wie habe ich das jetzt alles äh, erklärt auf polnische Sprache. Aber äh, äh, die Ursache ist die, dass äh, wir feiern hier äh, praktisch äh, Unseren Fest, die Patrone der Santa Barbara, die, die ist Patrone für alle Bergmänner, aber tatsächlich bei uns in Kovare, die Geschichte war ein bisschen anders nicht als die die, die, die war in Schlesien. Also hier war exploriert gar keine Kohle, sondern Uranium. Und äh, am Anfang äh, vor dem, also vor dem Zweiten Weltkrieg, das haben noch die Deutschen entdeckt, dass hier befindet sich äh, äh, Uranium. damals haben die noch nicht gewusst, äh, ja, zum welchen Zweck äh, kann man das verwenden. Erst äh, bei Zweiten Weltkrieg haben die angefangen. Äh, und dann äh, irgendwann, äh, wenn der Zweite Weltkrieg äh, ging zu Ende, haben die Russen entdeckt, diesen Werk Adler, wo war die Uranium äh, bearbeitet und dort haben die äh, Dokumenten gefunden mit äh, Anschriften von Schmiederberg in, in Resengebirge. So haben die äh, gefunden, die Uraniumstollen äh, in Kovare, also damals Schmiederberg, jetzt, jetzt Kovare. Äh, und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, bis zu, man kann sagen, 70er Jahren, haben exploriert hier bis zum 700 Tonreines Uranium. Äh, Vertrag mit äh, Russland war, äh, dass in jeder Tonne äh, sich mindestens 2% reiner Uranium befinden muss, dann haben die uns äh, 100 Dollar äh, pro Tonne bezahlt. Wie viele Bomben, wie viele äh, äh, von diesen Stoffen haben die verwendet äh, für, für äh, militärische Zwecke, das wissen wir nicht. Äh, Gott sei Dank, diese Geschichte äh, hat sich äh, beendet. Äh, die Konsequenzen sind positive und negative, meiner Meinung nach mehr negative. Äh, aber positive in diesen Zeiten haben, haben sich Kowari richtig entwickelt. Äh, hat, die haben gebaut, sehr große Siedlung an Gurnitscha Straße und noch ein äh, paar schöne große Gebäude, Kulturhaus, Schulen, alles. Und das verwenden wir äh, bis, bis jetzt, was das, das äh, äh, ja. äh, aber natürlich äh, bis jetzt wissen wir noch nicht, wie viele äh, Leute sind damals äh, gestorben und wie viel haben Gesundheit verloren. Ja. So ist das. Proszę. Szanowni państwo, czy do trzeciego punktu porządku obrad ktoś z państwa ma jakieś pytania? Szanowni Państwo w związku z tym zamykam 64. uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kowarach i zapraszam Państwa na, do tablicy pamiątkowej, pod którą złożymy kwiaty, a w następnym etapie do Domu Kultury, gdzie odbędzie się część artystyczna naszych dzisiejszych obchodów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.